Szanowni Państwo, w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci pragnę pokazać Państwu kolejny odcinek programu Orzeł w Koronie Zagłębie Dąbrowskiej. Z nieukrywaną radością chcę zaprosić Państwa do podróży po Dąbrowie Górniczej. Przy okazji zapraszam do Parku Zielona, który jest miejscem wyjątkowym zarówno do wypoczynku, jak również do kontemplacji nad przyrodą i otoczeniem. Dawniej istniał tutaj las dębowy, który był i jest przyczyną do powstania nazwy miasta. Teraz rośnie tu wiele gatunków drzew liściastych. Inspiracją zielonej był układ parku z lat 30. XX wieku. Stąd wybierzemy się do miejsc naznaczonych przez historię w Dąbrowie Górniczej i będę starał się poszerzyć Państwu ogląd miasta. Bądźmy w tej podróży razem. Niebawem ukaże się trzeci odcinek serii poświęcony właśnie Dąbrowie Górniczej. Zapraszam serdecznie.